Cześć Wam! Chciałbym się odnieść do zmian, które zachodzą w Polsce dotyczących dotyczące naszych wód czyli zmian w Polskim Związku wetkarskim zmian dotyczących wód polskich i chyba bez zmian dotyczących Temat dotyczący niezadowolenia wędkarzy Bo chyba to jest bez zmian Wędkarze nie są zadowoleni zarządzania naszych wód zarządzania naszymi wodami Ale zobaczcie co się dzieje Jest to bardzo gorący temat Bardzo, bardzo gorący temat na dzień dzisiejszy Nie, o... nie lubię komentować rzeczywistości Uważam, że nie przynosi to żadnego skutku po prostu więc czynię to pierwszy raz. Yy... Dziwi mnie trochę to, co widzę w internecie w różnych okresach. Że jest wielka burza, że jest, że jest wielka afera. Ale mam wrażenie, że ona jest dla afery. Nie wiem, być może jest dla zebrania zasięgu, lajków. Yy... Fajnie jest podejmować tematy kontrowersyjne. Yy... Podżegać dać jakąś tam kość yy, kontrowersyjną, no i wtedy wszyscy komentują, wszyscy są oburzeni, yy, niektórzy potwierdzają, niektórzy nie, raczej wszyscy są zgodni co do tego, że nie ma, naszych, że nie ma w naszych wodach ryb i, i jest tak jak jest. Ech. Wodą polskim, myślę, że zależy na tym samym co PZW. Na pieniądzach. Pol Polskiemu Związkom Wędkarskiemu raczej zależy na pieniądzach. Wędkarzom zależy na rybach. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ale z tego co czytam, no to niezadowolenie głównie jest z tego powodu, że tych ryb po prostu w naszych zbiornikach nie ma albo jest ich bardzo mała ilość swoją drogą ostatnie badania jakie przeprowadził pan doktor Andrzej Kapusta na zresztą nie ostatnie, bo bada, je, bada jeziora od lat w różnych miejscach w Morskim Oku w jeziorach Parku Narodowego czyli takich mm, niedotkniętych tą presją w jeziorach zwykłych, gminnych i bada tą populację ryb. I biorąc pod uwagę swoje doświadczenie, analizy różnego rodzaju, badanie zawartości tlenu, badanie przejrzystości tego zbiornika, badanie całej ich Tiofauny, ma wnioski, które przedstawił na ostatniej konferencji w Instytucie Rybasta Śródlądowego z Olsztyna, Na konferencji zorganizowanej dla wszystkich użytkowników właśnie którzy jak ja powiem użytkowników rybackich to moim zdaniem zaraz się kojarzy wędkarzom z czymś takim a to ci to ci rybacy kusownicy dla mnie to jest niesłychane ale są kusownicy oczywiście i są kusownicy nazywani rybakami ale moim zdaniem to są najemnicy PZW którzy nie opiekują się jeziorem jezioro jest wydzierżawiane przez polski związek wędkarski nie ma tam rybaka który jest równocześnie na przykład i zarządza tym jeziorem robi prace związane krótko mówiąc z tym żeby właśnie ryb było więcej nie znam rybaka sam jestem rybakiem nie, mam, nie, nie mogę zarządzać za, żadnym jeziorem. Wody Polskie nie zgodziły się na to, żeby dać pod patronatem Fundacji Ratuj Ryby jezioro, którym się, zają, chciały, zają, któ, którym się chciało zajmować kilka społeczności lokalnych. Mieszkańcy, szkoły, dzieci. Mieliśmy tym jeziorem zarządzać i pokazać w ten sposób zarządzać, żeby pokazać Ile natura ma siły, ile ma, natura ma zdolności, żeby odbudować zbiornik. Ale tej naturze oczywiście trzeba pomóc. No i teraz wracając. Aha, jeszcze ten wniosek pana Andrzeja. Ryb jest dużo, tylko ona jest mała. Ona jest średnia. Przeważnie dochodzi do kilku takich scenariuszy. Jeden to taki, że ryb jest dużo, ale one wręcz można powiedzieć na skróty karłowacieją. Czyli nie mają bazy pokarmowej w tym jeziorze. Nie mają drapieżników, któż, któ, które by to e, regulowały. Sorry, muszę kontrolować psy. One nie gonią zwierząt, ale w lesie są małe dziczki, więc nie chcę, żeby je rozganiały. Trzymam. Dobra, mam je. Czyli w naszych jeziorach ogólnie wcale nie jest bardzo mało ryb, tylko te ryby, to są te, które nas nie satysfakcjonują jako wędkarze, Przepraszam, że tak mówię we wszystkich imieniu. Ale moim zdaniem to tak troszeczkę jest. Każdy jest dzisiaj nastawiony na drapieżnika. Każdy by tego drapieżnika się złowić. Ewentualnie są oczywiście osoby, które mówią karpie. Są przerabiane zbiorniki komercyjne na typowo stowy karpiowe. Jeżeli ktoś zarządza, też, to też, też taka uwaga na marginesie. Jeżeli ktoś zarządza takimi stawami nie w taki sposób jak na przykład... Kolega z klasy, Marek Halas, który ma bardzo duże pojęcie o zarządzaniu wodą, o gatunkach, o tym, co te karpie robią w zbiorniku. O tym, żeby kontrolować ich ilość. O tym, żeby dbać o to, żeby tam był pokarm. O to, żeby dbać, żeby te ryby miały się gdzie schować. I tak dalej, i tak dalej. Także ryb jest dużo, ale one są nieduże. One albo nie mają bazy pokarmowej i nie mają co jeść po prostu. I karłowacie ją. Albo nie mają drapieżników, które to drapieżniki głównie wyciągane są właśnie przez wędkarzy. Też oczywiście przez tych, nazwę to w cudzysłowie, kusowników, tych zwanych ogólnie rybakami, co skrzywdzące za, dla kilkuset osób, które faktycznie zarządzają dzisiaj w Polsce, jest ich coraz mniej. Opiekują się jeziorami. no ale okej, okay, no tak się, tak, się, e, tak lubimy spłycać różnego rodzaju teorie. Ale co jest dla mnie najbardziej ważne w tym wszystkim To i do tego chciałem się ustosunkować Bo normalnie mówię, nie lubię komentować rzeczywistości Ale przeraża mnie jedna rzecz Skoro wędkarze chcą ryb I doskonale wiedzą przecież Jak wcześniej było zarządzane Nasze wody I nie są zadowoleni Z działalności PZW Mniej więcej mogą sobie skojarzyć Jak Wcześniej były zarządzane wody przez RZGW, czy wody polskie, które jeszcze nie przejmowały jezior. Przecież są fakty, są działania, na które można, nad którymi można się śmiało pochylić. i Na ich podstawie stwierdzić, a nie na podstawie jakichś plotek i tak dalej do rzeczy. Skoro wędkarze chcą ryb, bo to jest dobre, to jest dobre wymaganie, że tak się wyrażę Ktoś powie, ja płacę, ja wymagam, mogę podejść do tej wody wyciągam ile, ile chcę ja za to płacę, wszyscy inni płacą więc tam powinno tyle być no nie, no tak to nie działa natomiast najbardziej przerażające jest to że skoro chcą ryby że chco, skoro chcemy ryb to czemu w tej całej dyskusji, która trwała od kilku tygodni być może miesiąca nie wiem nikt nie spojrzy na najważniejsze z jakiego powodu są ryby w zbiorniku jak to się dzieje, że tam jest dużo ryb co trzeba zrobić, żeby tych ryb było dużo i to jest najbardziej przykre, że nikt nie zwraca na to uwagi są różnego rodzaju tematy poboczne poruszane kontrowersje, e, niezadowolenie, hejt ogromny e, nawet e, Zwracana jest uwaga na zarybienia, gdzie kwota podana na dzień dzisiejszy przez Wodę polskie jest oczywiście, że oderwana totalnie od rzeczywistości, totalnie. Co też świadczy o tym, jakie jest pojęcie w zarządzaniu tymi zbiornikami, czy w zarządzaniu, czy we wcześniejszych kwotach zarybieniowych na naszych wodach. Czyli zobaczcie, nie orientujemy się chyba tutaj troszeczkę. Ale najbardziej, co mnie dotknęło, to to, że w tej całej dyskusji nie ma słowa o środowisku naturalnym, bez którego te ryby żyć nie będą. Nie ma mowy o roślinach. Nie ma mowy o trzcinie. Nie ma mowy o, o tym, żeby tam było więcej tlenu. Nie ma mowy o jakiejkolwiek rekultywacji jezior, która dzisiaj Osobiście uważam, że jest najważniejsza. Mamy osady denne. 2000 jezior nam umarło w 100 ostatnich latach przez eutrofizację. I zobaczcie, w żadnym z programów, zarówno, ja przynajmniej nie doczytałem, w wód polskich, które chcą przejąć te wody i zarządzać nimi, winny mieć doświadczenie jako organizacja państwowa, która mm, swoją drogą oczywiście wykorzystuje swoją pozycję, ale na Boga. Czemu tam nie ma... i to jest komunikat i apel też, zarówno do PZW i do Wód Polskich. Dlaczego... nie ma w tych wszystkich programach najważniejszego? Żeby oczyścić linię brzegową z nadmiernej ilości pomostów, a może żeby nawet... może kontrowersyjne, na przykład, ale uważam, że to jest... ja bym tak poczynił przynajmniej, reglamentować, ilości wędkarzy na danym zbiorniku. Dzieje się tak w Europie. No natura, czy ten las, w którym ja się znajduję, jest w stanie pomieścić tyle, a nie więcej zwierząt. Jest w stanie wykarmić tyle, a nie więcej zwierząt. Jeżeli tutaj nawet ten Polski Związek Łowiecki miałby na tym lesie, w którym ja się znajduję, skąd jest tu bardzo dużo Danieli, zamiast, nie wiem, dwóch tych myśliwych, sprzedać, czy oddać ten las dwustu myśliwym no to jak ma ta zwierzyna tu się urodzić, być, żyć, funkcjonować no w jeden sezon jej po prostu nie będzie więc więc nawet takie czynniki nie są brane pod uwagę a to wszystko jest najprostszą zasad funkcjonowania biologii, przyrody i tego nie ma w programach. I najgorsze jest też to, że nie ma tego w dyskusji. Ludzie, którzy... No rozumiem, że chcą właśnie, żeby było tych, więcej tych ryb. Nie zwracają uwagi na najważniejsze w programie. Są ludzie, którzy chodzą do najważniejszych m, m, polityków z tymi skargami. I co? Są ludzie, którzy idą do tych wód na przykład polskich. I mówią, proszę bardzo, takie zaniedbania, takie zaniedbania, takie takie, takie pieniądze i tak dalej. Ktoś to podniósł, zobaczył. O, dziękuję za informację. Zaraz będzie lepiej, zobaczycie. I my w to wierzymy. I my w to wierzymy. To jest Nie zwracając uwagi na najważniejsze. No nie będzie ryb, jeżeli nie będzie tlenu. Nie będzie ryb, jeżeli nie będzie trzcin, jeżeli nie będzie roślinności, jeżeli nie będzie miejsc starłowych, o które trzeba też zadbać, bo jest strefa przedenna naprawdę oblepiona generalnie mułem, nawet w bardzo czystych, głębokich jeziorach mazurskich, co możecie zobaczyć na filmie dotyczącym się na YouTubie. Tam jest to wszystko omawiane. Na każdym jeziorze, którym jesteśmy, czy w każdym gospodarstwie staram się omówić czynnik, który powoduje nie dość, że chodzi o prace, które są poczynione w żeby tych ryb było więcej i po co się robi, omawiając dany gatunek, to też zwracamy uwagę na zbiorniki, w których jesteśmy. I mniej więcej kilka danych informacji przemycanych jest. Ale czemu w najważniejszych instytucjach, czy stowarzyszeniach, które się zajmują tym, bo nie wiem jak nazwać PZW, nie ma najważniejszego programu dotyczącego odbudowy warunków które my jako ludzie dewastujące to całe środowisko uważam, że powinniśmy pomóc w ponownym odrodzeniu się to jak mają być ryby, powiedzcie? to jest niesłychane jeszcze coś bardziej powiem być może dziwnego ale jeżeli ja dzisiaj, przypuszczam, bym zarządzał jakiś bym był, nie wiem, prezesem zarządu głównego, który niestety też oczywiście nic nie może w okręgach to jest w ogóle absurd czyli mamy komórkę centralną która nie może wpłynąć na komórki yy, okręgowe yy, albo zarządzać, czy też dawać plan dotyczący no właśnie prac prac związanych, żeby tych ryb było więcej nie wyobrażam sobie funkcjonowania hurtowni magazynu butki z hot do których trzeba kupić bułkę, no bo nie sprzedamy hotdoga bez bułki nie wyobrażam sobie magazynu, w którym jest przedstawionych pod rampę 100 tirów każdy chce naładować całą lufę tego towaru ale nikt nie zwraca uwagi, że tam na produkcji nikogo nie ma nawet nie ma tych magazynierów, którzy mają tymi widlakami załadować załadować ten ten pakunek. Nie no cyrk. I my nie zwracamy na to uwagi. I to jest cyrk. Ale to jest przede wszystkim przykre, że każdy chce więcej. Bo mówiłem troszkę o PZW, mówiłem troszkę o wodach polskich. A teraz powiem o nas, o wędkarzach. Ja też się czuję wędkarzem. Zrezygnowałem do 10% z wędkowania nie mam po prostu też na to czasu, chociaż nad wodą jestem codziennie w sezonie ale z innych powodów związanych z edukacją dzieci czy, czy z budową choinek dla sadzisk lub też monitoringiem środowiskowym różnych zbiorników zwłaszcza takich, których wcześniej widziałem 20 lat i teraz mogę porównać Jaka jest sytuacja, jaki jest stan, faktycznie, tego zbiornika. Ale wracając do wędkarzy. Skoro chcemy naprawdę ryb, to czemu nie łożymy na najważniejsze? Czemu, skoro te ryby dają tylu nam, osobom, influencerom, przypuśćmy, osobom ze szczytu tych, nazwę to, wędkarskiego świata, Temu okręgowi, czy też PZW ogólnie nazywając wodą polskim. Czemu my nie mówimy o najważniejszym? Czemu nie, my, my nie wspieramy edukacji dotyczącej rodzaju działań, które trzeba poczynić, żeby tych ryb było więcej? Czemu nie ograniczymy wiosennych, wiosennego spinningu? Czemu skoro wsadzam do portu, Choinki od 7 lat i celowo je pokazuje, żeby pokazać rodzaj działań. Ktoś inny patrzy, o jest dużo ryb, dobra, pasuje, w wrzucił choinki, wyciągnę 200 sandaczy z gniazd. Ile chcemy brać cały czas? Ile mamy pożytku z tych ryb, niektórzy wręcz pieniędzy dosłownie? A ile chcemy zainwestować swojego czasu, swojej energii, swojej wiedzy? swojego nie wiem, zasięgu, propagowania różnych rzeczy, które mają przynieść skutek, z, których, z którego podobno wszyscy będziemy zadowoleni. Czyli co zrobić, żeby było więcej ryb? Jest film o mikroorganizmach, któryśmy na YouTube, na, na, na stronie Ratuj Ryby. Mam dwa, ma wyświetleń. Ja się śmieję, sorry. Jeden z najważniejszych filmów generalnie, jeżeli chodzi o biologię mikroorganizmów, bez których nie będzie żadnych ryb w zbiorniku. I on nie będzie... Być może wszyscy wiemy o nich oczywiście, i nie jest to interesujące. Ale... Mam taką prośbę. Weźmy się, zastanówmy wszyscy. Pomyślmy w naszych głowach, że bez inwestycji, tego czasu, środków, Działań naszych, sprzątań, uczestnictwa w różnych zebraniach, deklarowania swoich uwag w normalny sposób, chodzenie, te głosowanie, skoro tak zależy, merytoryczne wpływanie na kształt tych obrad czy docelowo kształt tych jezior. Czemu my nie poświęcimy jednego procenta? 1% chciałbym, żeby to było 10%. Normalnie w przyrodzie 50 na 50. Wtedy jest równowaga. Ale marzeniem moim jest, żebyśmy poświęcili 10%. 10% z tego, co bierzemy z wody. Bierzemy z klimatu nad tą wodą. Bierzemy z tego czystego powietrza. Bierzemy z tej rekreacji, bierzemy z tego, nie wiem, odpoczynku, refleksji jakichkolwiek, naładowania energii pozytywnej. Czemu my nie chcemy z powrotem dać jednego 10 Dziesięciu. super by było. Czemu my tego nie chcemy? Zobaczcie, nie ma o tym w ogóle nigdzie mowy. To jest niesłychane. Czemu my nie mamy w sobie w ogóle czegoś takiego, że no, jestem troszeczkę yy, zobowiązany, no, żeby, żeby jednak dać? Chcę, żeby było więcej ryb? No to robię wszystko, żeby było więcej ryb. Będzie więcej ryb. To jest, słuchajcie, dla mnie niesłuchane. Ja nie namawiam każdego, żeby robił od razu to co ja bo ja jestem troszkę inaczej zafiksowany ale ja to też poczyniłem z takiego troszeczkę nie wiem jak to określić w ja wyłowiłem z wód na świecie grubo ponad tonę ryb nie wiem czy nie więcej no Byłem w, Oczywiście łowiłem w czasach, kiedy ryb, tych ryb było bardzo dużo. Co mi oczywiście nie tłumaczy. Bardzo dużo ryb wziąłem. Zjadłem. Ja dzieci w szkołach uczę, żeby jeść ryby. Ale żeby się zastanowić, co powoduje, że tych ryb jest więcej. Co one w ogóle dają naszemu zdrowiu. Od wszystkich mikroelementów. Pokwasy nienasycone, witaminy, ADE. Odporność, zdrowie, naprawdę bardzo, bardzo, jest to jedno z pokarmów dzisiaj naturalnych, które ma prawo być zdrowe, zamiast tego kurczaka, indyka z pół litrem antybiotyku, czy też trzody chlewnej, która jak się wchodzi do, oboru i, do obory i zabijają tą pierwszą część, to tam do tych drugich już z prądem nie muszą podchodzić, bo ona ze stresu padła. Jest martwa, my to jemy. Ten stres, ten kwas mlekowy, to wszystko, co zachodzi biologicznie w ciele, w organizmie. Więc <ścoughs> namawiam gdzieś jakiś do tego, żeby jadły ryby, żeby zobaczyły, ile one nam dają, ale żebyśmy my się też zastanowili, jak to żyje, co powoduje, że tego jest więcej. I nawet jeżeli nie interesuje nas ten cały ekosystem i te klocki, bez którego jak jeden wyciągniemy, wszystko legnie. Nawet jeżeli patrzymy tylko i wyłącznie ze swojego egoistycznego punktu widzenia, to i tak ja, jeżeli czegoś chcę więcej, to robię wszystko, żeby na tej kupce było tego więcej. I zastanawiam się, co trzeba zrobić, to to robię. Więc widząc jaka jest różnica po swoim życiu w tych wodach uznałem, prosząc ponad rok Polski Związek Wędkarski, żeby, żeby jakoś mnie przyjęli z tą moją pasją, z wiedzą, z chęcią działań, z chęcią edukacji dzieci na, na, na zawodach wędkarskich na przykład właśnie, żeby miały tą wiedzę. Niech sobie robią, potem z tą wiedzą co chcą Ale nikt nie będzie mylił Ja z płotką Wszyscy będą wiedzieli, że łowienie wiosną W takim porcie, nawet jak się łowi inne ryby A 98% ryb tam zimuje To rozproszą te ryby One uciekną To tak jak ja wejdę do tego lasu i przepłoszę stado Danieli to, No to one pójdą w inny las One tu być może za parę dni wrócą A jak jeżeli z portu wyjdą to one może się w świecące zatrzymają 20 km kolejny port taki większy albo po prostu spłyną z wodą być może stracą na tyle energii że niektóre nie będą miały siły do tego żeby przystąpić do tarła po cholery my to robimy naprawdę tego nie wiemy? no i byłem w tym PZW nie nie przyjęli mnie do pracy uznali, że bez sensu jest edukować dzieci podczas zawodów wędkarskich następnie chodziłem po sklepach wędkarskich szukałem osób, które by były zainteresowane założeniem stowarzyszenia, wydzierżawienia a wtedy jeszcze można było ja jako ichtiolog jako prezes fundacji zajmującej się tym tematem z naukowym patronem Instytutu Rybasta Środowego z pomocą nauki i z pomocą ich ciologów nie dotrzymałem takiej wody, ale wcześniej się to zrobisz z ludźmi. Nikt nie chciał, mi to bardzo zastanowiło. No ale jak, nie chcemy, jak zrobisz i tam będą ryby, to nas zawołaj. My przyjedziemy, super, będzie posiedzieć, pogadać i tam. Bo teraz nie mamy czasu. No tak, jeżeli wszyscy mamy czas na to, żeby wławiać ryby, jeżeli wody polskie i PZW w tej chwili, w swoich programach nie mają odnowy warunków miejsc, życia i warunków tych ryb w zbiornikach. To myślicie, że będzie więcej ryb? Nie. Nie. Przez nasze kłótnie, przez nasze niesprecyzowanie e, oczywistych argumentów, najważniejszych, żeby funkcjonowała przyroda, przez... Propagowanie najważniejszych rzeczy. Nie pierdół internetowych, nie jakichś fake newsów, nie jakiś kurde, jakiś, jakiś afer dla afer, tylko rzetelnie. To jest, to są klocki, na podstawie ułożenia, których będą więcej ryb. My chcemy, żeby te klocki były poukładane. Pewno, że się wszystkiego nie da zrobić od razu, ale dzisiaj nie ma procenta dyskusji w tej publicznej debacie o ile można to nazwać debatą, raczej hejtem dotyczącego najważniejszego i to mnie niesamowicie zaskoczyło, zesmuciło i przeraziło. i dlatego chciałem nagrać ten apel Prośba o to, żebyśmy się zastanowili faktycznie i zaczęli działać dla tych wód. Dać jeden albo dziesięć, najlepiej pięćdziesiąt, niemożliwe dzisiaj, nie łudzę się. Zajmuje się 7 siedem lat. siedemset działań zostało zorganizowanych, sto rocznie. I na takie sprzątanie brzegów warty, gdzie kilka tysięcy ludzi chce przyjść nad rzekę i zebrać 10 ton śmieci śmieci, które bezpośrednio w tym samym sezonie wpływają na wszystkie organizmy, które tam żyją ktoś powiedział, tam bo tym ten... no nie, wpływają na wszystkie organizmy bezpośrednio, na które tam żyją docelowo wpływają na nasz organizm bo my tą wodę wypijemy bo my te ryby chcemy ktoś tam zjeść nie polecam oczywiście nikomu jedzenia ryb z rzeki Warty szkoda zdrowia, na serio to jest tak samo jakbyśmy tego łososia jedli Ale, ale my się zatrujemy tym. I skoro tyle ludzi chce posprzątać i tak dalej, to zobacz, jaka sytuacja. 7 lat, ósme sprzątanie. Nie ma w tej chwili takiego mechanizmu. Wczoraj byłem też na konferencji, spytać ministrów, jak to jest możliwe w ogóle, że w ich teraz programach dotyczących zaopiekowania się wodami, czy też inwestycji, i rozwoju wód w Polsce nie ma w programie rzeczy które są najważniejsze niesłychane jest to że społeczeństwo będę się powtarzał nie reaguje na te rzeczy, więc skoro nie reaguje to znaczy, że jest OK, albo cieszymy się że nie mają świadomości w najważniejszym, zróbmy coś dla tych wód, zróbmy coś dla tych wód, propagujmy działania, propagujmy więcej działań, zróbmy coś w małych miejscowościach, przyłączmy się do sprzątania jakiejś rzeczki, chcecie wykorzystać sprzątanie brzegu warty, to dołączcie się do tego sprzątania brzegu warty. Jeżeli robicie coś fajnego, jeżeli jesteście jakąś grupą społeczną, która też chce się pokazać przy tej akcji, to to jest właśnie akcja dla was, bo będzie milion zasięgu. I jeżeli jest jakiś rodzic, który chciałby, o patrzy fajne rzeczy robią i tak dalej, oddam tego dzieciaka. Czemu nie patrzymy na, na to, że Polski Związek Wędkarski organizując rozmaite zawody wetkarskie, nie zrobi przed zawodami godzinnej prelekcji, dyskusji dotyczącej najważniejszych rzeczy? działań, albo biologii, albo ich ichtyologii danego zbiornika. Czemu na innych zawodach wędkarskich, na które się chciałem kilka razy dostać? Miałem informację Sebastian. My tam co prawda przyjeżdżamy z żonami i tak dalej, bo dwa dni zawody są. Ale nie ma sensu, żebyś przyjeżdżał, bo my tam chlejemy. Żony są po to, żeby dzieci nasze... <grystanie> na serio taką informację uzyskałem. Żony są po to, żeby nasze dzieci pilnowały i tak dalej. Wieczorami, ale nie nie nie my tam nie nie nie nie nie lepiej nie albo czasami nie bierzemy w ogóle tych dzieciaków no bo też pijemy więc tam nie będzie dzieci nie będziesz mógł edukować a wiesz jak jest wędkarze jak nawet będziesz chciał przedstawić jakieś propozycje czy jakiś program czy jakieś działanie to i tak tam nie interesują się tym no i to jest trochę smutna prawda zobaczcie czemu? Nie ma tego egzaminu na, na kartę wędkarską Można ją kupić Czemu przy egzaminie na kartę wetkarską nie ma pytań dotyczących właśnie tych najważniejszych aspektów Dziki chodź tu Po to, że jeżeli ktoś zdałby ten egzamin no to miałby już to abecadło w głowie nie wychodziłby na gniazda sandaczowe, nie łowił tych ryb. Uszanowałby wiosnę. Jeżeli 1 czerwca będzie niska temperatura, poprzedzona dwutygodniami tygodniami, jakieś też obniż obniżenia temperatury, to odpuści sobie te dwa dni czy 10 dni. Czerwca nie będzie łowił 700 tysięcy, tak naprawdę potencjalnych sandaczy, łowiąc jedną rybę. Takie jest przełożenie. Myślicie, że jak wyłowimy sędracza z gniazda i go wpuścimy do wody i powiemy, no dobra, bo ja tam nie biorę go, to on wróci na gniazdo i będzie dalej pilnował te ikry? Tak myślicie? Myślicie, że nikt nie zje tej ikry w międzyczasie? No kurczę, to są organizmy. To jest normalna, prosta biologia. Czemu my siły, ciężkości nie damy tam? Na serio. Jeszcze jedna rzecz, mi się przypomniała, o której nie dokończyłem. Eee, pewnie eee, zatrważająca, ale ja nie wiem, czy to nie jest jedno z, z takich ważnych, głównych rozwiązań. Więc ja bym był tym prezesem PZW, prezes to ja bym zrobił i był odpowiedzialny za oczywiście jakiekolwiek decyzje eee, w Polsce, w tych okręgach, to ja bym powiedział, słuchajcie panowie, jeżeli chcemy faktycznie, żeby tych ryb było więcej, to zamykamy jeziora na dwa lata. Tak, zamykamy jeziora na dwa lata. Może w jednej części takiej, wędkarze sobie przyjadą, każdy jeździ się mobilny, jeździmy po całym świecie. Dajmy oddech tej naturze. Dorypmy, zróbmy porządek, zobaczmy jak, jak funkcjonuje tam cały ekosystem, Cała ich fauna. Może się da zrobić coś z osadami dennymi. Może się da, w pewnym okresie, w którym można to zrobić, nie ma takich strat w tlenie, nawet pustą, otwartym włokiem przeciągnąć siecią te osady denne, żeby się wzruszyły, żeby ten siarkowodór się uwolnił, żeby te strefy beztlenowe jednak troszeczkę tam zbombardować, oczywiście że jest dużo innych metod biologicznych, chemicznych, fizycznych ale mechaniczna to jest też jedna z nich takie działania powinny być dzisiaj robione w Polsce bo zaraz nie będziemy mieli ryb wcale bo zaraz możemy nie mieć jeziora. a jeżeli za pięć lat się obudzimy i powiemy Dobra, to robimy międzynarodowy, taki ogólnopolski program dotyczący zarybiania tych zbiorników. To będzie co się może stać? My możemy nie mieć, gdzie tych ryb puszczać. Naprawdę. Te zbiorniki nie będą dostosowane do tego, żeby przyjąć te ryby. Za 5 lat to może szybko ale w myśl tego co teraz postępuje wcale nie musi to być duży okres karta mi się skończyła więc muszę tu dograć Bo chciałbym na koniec po prostu was pozdrowić serdecznie i chyba wysłać prośbę żebyśmy się naprawdę zastanowili nad tym i przemyśleli i dmuchali w to co przynosi skutek Komentowanie rzeczywistości, lajkowanie bzdur, udostępnianie y, afer dla afer, nic z tego nie wynika. Na serio, nic z tego nie wynika. Nie przynosi żadnego skutku. Jest więcej ryb z tego powodu? Nie. Więcej ryb z tego powodu będzie, jeżeli coś zaczniemy robić. I wspierać te działania. Na serio. Pozdrawiam Was serdecznie.